To jest, jest letni hit, jesteś moim natchnieniem Nie chcę ci i pić, odkąd obok mam ciebie Patrząc na zachód słońca, czujemy się jak w niebie Choć drogi są gręte, zawsze tylko przed siebie Wyciągam sreberko i wypuszczam z niego dżina w serce lampa Aladyna. chcę zawsze cię w nim trzymać Chronić ciebie przed swym wyjebanem, mam na pijar, By nas nie upierdoliła, jakaś fałszywa żmija To jest letni hit, ona ciągle go puszcza jest czwarta nad ranem i już nie mogę ustać Plaża ty gibony to trafia w moje gusta Cieszmy się tą chwilą jakby nie było jutra To jest letni hit, ona ciągle go puszcza Jest czwarta Jakbym miał nie być otra I tak robiłbym to samo Bo ty jesteś moją damą Dajesz to, czego mi brakowało Tak przez lat tu wiele Ja pierdolę, gdzie są przyjaciele Mam tu tylko bliskich, ha Ale ich tu jest niewiele Bo ja ciebie kocham Tak ty to wiesz Ty to wiesz Bo ty to mój cały świat Bo bez ciebie tracę tle To jest letni hit Ona ciągle go puszcza Jest czwarta na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 jest nad ranem i już nie mogę ustać Plaża tygi to trafia w moje gusta Cieszmy się tą chwilą jakby nie było jutra Jakby nie było jutra